Czy jest możliwość zmiany kategorii wojskowej E? Niezdolny w czasie wojny? Na zdrowszą D lub A. Zapytanie internauty. Witam serdecznie, jak widzę porusza Pan różne tematy i analizuje dogłębnie. I ja mam taki temat y, w sprawie odwołania się od wojskowej kategorii E. W roku 1995, 20 lat temu stawając na komisji y, wojskowej, dostałem kategorię E z takimi paragrafami 24 P1, 3 P1, 79 P1, 13 P5 Czytałem różne ustawy i różne wynikają choroby z tych paragrafów Czy na jakiejś podstawie nowych okoliczności uzdrowienia mógłbym wnioskować o zmianę kategorii i czy w moim wieku, to jest 39 lat, ta zmiana coś da Chcę pracować w służbach mundurowych, Straż Miejska, Graniczna itp. Dziękuję, pozdrawiam no cóż, temat bardzo ciekawy Kiedyś mało kto miał ochotę iść do WOJA No i były takie dwie klasyczne sytuacje Albo miałeś wiele chorób i na komisji poborowej dostawałeś kategorię D lub E, czasami B No było to bez łaski jak były te choroby No Albo sobie coś załatwiałeś i też byłeś niezdolny I trudno zaprzeczyć nawet logiki temu postępowaniu, bo nie każdy chciał służyć za zupę i trampki prawda, czyli za wikt i opierunek No niestety na początku to było 2 lata potem 18 miesięcy, 15 a tak, aż tak doszło w sumie do miesięcy chyba 9 czy 12, dokładnie nie pamiętam Ale jest druga strona medalu, nikt czy nic tak nie brudzi człowieka jak atrament a w tym przypadku papier. I po latach okazuje się, że paragrafy zdrowotne są przeszkodą w polepszeniu sobie życia, na przykład lepszej pracy w służbach mundurowych I co się staje? Zaczyna się takie gorączkowe poszukiwanie sposobu na odkręcenie sprawy No i jeżeli wujek z komisji nie jest twoim wujkiem, prawda, rodzonym No to praktycznie według mnie szansy nie masz i, I teoretycznie taka możliwość no, istnieje poprzez Wojskową Komisję Uzupełnień I, Oczywiście musisz napisać jakiś wniosek, udać się do tej komisji, wskazać jakieś tam okoliczności, które spowodowały to, że nagle cudownie y, ozdrowiałeś Natomiast mogę Cię zapewnić, że w praktyce jest to mało realne, bo nawet jak złożysz ten wniosek to później Komisja Wojskowa czy Komisje Wojskowe w 99% przypadków podtrzymują poprzednie orzeczenia, no i według mnie, ale to według mnie szkoda na to czasu i mitręgi. Jest także mało prawdopodobne, że w dzisiejszych czasach będziesz sobie w stanie załatwić coś, tak jak kiedyś to było powiedzmy 20-20 parę lat temu. No, tym niemniej, jeżeli Ci się to jakoś udało, to chętnie usłyszę to w komentarzu do tego wideo, także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, emerytowany lekarz wojskowy, emerytowany major mundurowy i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.